Bardzo ciekawa sytuacja kiedy otrzymałeś negatywne orzeczenie psychologiczne dla kierowców, a na jego podstawie negatywne orzeczenie lekarskie. Oczywiście w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. I czy jest sens odwoływania się od tych obu orzeczeń? No niestety tracisz prawo jazdy. Jeżeli nie zrobisz nic, jeżeli tak, to jaką musisz przyjąć strategię, no wiesz dobrze, że każda twoja kolejna wizyta kosztuje i to zarówno u lekarza jak i u psychologa kosztuje, i to jeszcze sporo, no ale chciałbyś mieć jakieś szanse powodzenia. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia, zacznę tradycyjnie od zapytania mojego widza, no, oczywiście kierowcy złapanego za jazdę po alkoholu. Witam, szukam już parę dni w internecie informacji dotyczącej negatywnego orzeczenia, a w sumie negatywnych orzeczeń, ale nic nie znajduję, być może mi Pan odpowie. WOMP, czyli Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy wystawił mi dwa negatywne orzeczenia. Pierwsze, jest to orzeczenie psychologiczne, wiem, że jeżeli się od niego nie odwołam, to do następnych badań mogę podejść dopiero za rok, za 12 miesięcy. No i drugie to jest orzeczenie lekarskie. I tutaj mam właśnie podstawowy problem. Jeżeli się nie odwołam, no to za jaki czas najszybciej to mogę zrobić? No, musi Pan wiedzieć, że na orzeczeniu nie mam kolejnego terminu badania. Po prostu jest puste miejsce, natomiast Pani doktor powiedziała mi, że jeżeli podejmę psychoterapię, no i oczywiście dostanę orzeczenie psychologiczne pozytywne, to ona mi także takie pozytywne wystawi. No, według niej, gdyby nie opinia tej psycholog transportu, która przeprowadzała testy w tym samym WOMP-ie, to by ona wydała pozytywne. Czyli metodą taką, ksiądz wini pana, pan księdza, a nam biednym i tak dalej, i tak dalej. No, yy, czy można zrobić tak, że ja na przykład odwołuję się od orzeczenia psychologicznego i orzeczenia lekarskiego? Najpierw wysyłam odwołanie psychologiczne, podchodzę do testów i do tej rozmowy raz jeszcze. No, oczywiście mogę dostać decyzję pozytywną, czyli jest wszystko fajnie, natomiast jeżeli dostanę decyzję negatywną, no to rezygnuję z terminu badania lekarskiego. Czy będą jakieś konsekwencje, szczególnie finansowe, czy inne, gdybym tak zrobił? Bardzo proszę pana o szybką odpowiedź, sprawa jest czasowo wrażliwa, z góry serdecznie dziękuję i pozdrawiam. No, sytuacja rzeczywiście i kijem, i pałką, prawda, czyli, że tak powiem, strzały z obu stron. Zacznę tutaj od zacytowania norm prawnych, trochę takich bełkotliwych, ale być może zrozumiesz. W przypadku orzeczeń lekarskich osoba badana lub podmiot kierujący na badania może w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia wnieść odwołanie od jego treści wraz z uzasadnieniem. Czyli liczysz sobie 14 dni od dnia, kiedy dostałeś, kiedy potwierdziłeś odbiór tego orzeczenia. W przypadku badań psychologicznych, wniosek o przeprowadzenie ponownego badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu składa się pisemnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia psychologicznego za pośrednictwem uprawnionego psychologa, który je wydał. Wniosek praktyczny musi zarówno pójść do lekarza, jak i do psychologa, coś tam napisać, uzasadnić, albo nie. No. I masz w sumie zaledwie dwa tygodnie na odwołanie, a w sumie odwołania się od obu orzeczeń. No, w sumie może rzeczywiście najpierw odwołać się od jednego, tak żeby powiedzmy psychologicznego, poczekać parę dni, ale żeby nie upłynęło te 14, odwołać się od lekarskiego. No ja bym jak już idę do WOMP uczynił to jednorazowo. No i niestety jak, wtedy masz jakąkolwiek szansę odzyskania prawka szybko. Chodzi mi o to, że jak się od razu odwołasz. No do dyskusji jest tutaj strategia zrobienia najpierw badań psychologicznych, później lekarskich. I tak szczerze wydaje mi się ona być jakąś taką jedyną sensowną, oczywiście jeżeli chcesz mieć to prawko szybko. I wydaje mi się również, że będziesz nawet w stanie zrobić te badania psychotechniczne, czyli psychologiczne szybciej. No bo kolejne badanie, to ponowne badanie psychologiczne odbędzie się również w WOMP-ie. Natomiast lekarskie są kierowane do Instytutów Medycyny Pracy, gdzie z reguły terminy są odleglejsze, bo WOMP jest na miejscu, instytuty tam w paru miejscach w Polsce, z tych co pamiętam, Łódź, Warszawa czy tam jakieś inne placówki o statucie instytutów. No i bądźmy szczerzy, nie sądzę, żebyś poniósł, czy poniosła jakiekolwiek konsekwencje, szczególnie finansowe, czy jakiekolwiek inne, jak nie stawisz się na te badania lekarskie do instytutu, no oczywiście zakładając, że dostaniesz negatywne orzeczenie psychologiczne, kolejne negatywne orzeczenie psychologiczne. Natomiast, jak to w życiu, problem być może jest troszeczkę inny, nie za bardzo wierzę w Twoją możliwość przejścia ponownego badania psychologicznego w tym, czy w innym WOMP-ie, jak po raz pierwszy dostałeś tam negatywne, powtarzam, nie za bardzo w to wierzę, aczkolwiek w totolotka też można wygrać. Nie za bardzo też wiem, no, kto miałby zrobić te badania lekarskie za rok, jakbyś powiedzmy po roku dopiero dostał to orzeczenie psychologiczne, czyli teraz dostajesz negatywne, odczekujesz rok, a po roku jakoś tam zbierasz się w sobie i dostajesz psychologiczne pozytywne. Czy będzie to ten sam WOMP, czy Instytut Medycyny Pracy, no bo w końcu do Instytutu Medycyny Pracy się wcześniej odwołałeś. Widziałem to orzeczenie lekarskie, przynajmniej bez danych osobowych, i na tym orzeczeniu lekarskim nie ma daty kolejnego badania, jest puste miejsce. No, za bardzo nie wiem jak mam to traktować, czy jako niezdolność bezterminową, czy jakąś inną terminową, no ale jeżeli terminowa, to według mnie jakaś data powinna być, tam na rok, na dwa, na pięć, na 10, 15. No, tak po mojemu orzeczenie to nie jest wypisane prawidłowe prawidłowo, ale powiedzmy, co wolno wojewodzie, to nie tobie. Na tym kończę, jeżeli Ty miałeś lub miałeś podobny problem, koniecznie napisz jak to poszło w Twoim przypadku. No na pewno to pomoże innym osobom, innym kierowcom w analogicznej sytuacji, możesz to uczynić poprzez komentarze poniżej tego filmiku. Jeżeli to wideo rozwiązało ci jakiś problem, koniecznie daj lajka, daj kciuka. Podziel się z nim na swoim portalu społecznościowym, ulubionym forumu, forum Facebook, nasza klasa, Google+. I oczywiście zaraz, i to podkreślam jeszcze raz, zaraz po obejrzeniu tego filmiku, zasubskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy, tutaj gdzieś są na górze, na dole linki do subskrypcji. No i jak zwykle najwięcej dyskusji toczy się na mojej stronie internetowej, badania lekarskie kierowców i tam wpadni zaraz po dokonaniu tej subskrypcji. Link jest w opisie do tego wideo. Tak nawiasem mówiąc, no, banałem jest takim czy obiegową prawdą stwierdzenie, że najlepszym rozwiązaniem jest po prostu jeżdżenie trzeźwym, czyli lepiej zapobiegać niż się leczyć, niż, lepiej zapobiegać niż potem łazić po lekarzach yy, i psychologach. Natomiast uważam tutaj za bardzo mało roztropną decyzję i jednoczesne badanie się, takie podwójne badanie się w womp czyli lekarskie i psychologiczne. Z reguły standardy orzecznicze w tych placówkach są bardziej wygórowane, a podchodząc z takim nastawieniem, no skierowali mnie, no to nóż się uda, czy tam jakoś to będzie, ale bez takiej totalnej wewnętrznej transformacji swojego stosunku do alkoholu, czyli bycia, życia w trzeźwości, masz naprawdę bardzo małe szanse. I to setki przypadków, setki maili do mnie w analogicznej sytuacji, że ktoś tam poszedł jednocześnie do womp na psychologię i do lekarza. Na psychologię nie musi, do lekarza niestety musi, prawda? Czyli niestety kończy się to najczęściej, tak jak tutaj internauta opisał. Także mówił Darek Kraśnicki, specjalista medycyny transportu z Wrocławia. Do zobaczenia w moim kolejnym wideo, jeżeli chcesz mojej konsultacji osobistej, niestety musisz pofatygować się do Wrocławia na ulicę Żernicką 215 do mojej przychodni medycyny pracy. Także bye bye, do zobaczenia w moim kolejnym wideo.